Jak psycholog potraktuje wyuczenie się przez Ciebie testów na pamięć? Mówię oczywiście testów psychologicznych. Zapytanie mojego widza. Witam serdecznie. Ostatnio zrobiłem psychotesty na motorniczego. W zasadzie robiłem psychotesty na motorniczego. Zaliczyłem badania na maszynach, na tak zwany refleks. Miałem potem test IQ. I pierwszy test, który dostałem, nie zaliczyłem. A ze względu na to, że formuła tego testu była dla mnie nieprzejrzysta odpowiedzi, i obrazki i figury były na jednym arkuszu, to poprosiłem Panią o inny test o matrycę Ravena i powiedziałem jej, że wcześniej w internecie ćwiczyłem podobne testy. Zaliczyłem ten drugi test, czyli tę matrycę I niestety psycholog stwierdziła, że nauczyłem się obrazków na pamięć i mi tego testu nie chciała zaliczyć. Czyli, uwzględnić tego drugiego zrobionego dobrze. Oczywiście robiłem je w czasie jednej wizyty, na jednym badaniu i moje pytanie jest takie Czy naprawdę nie udało by się uwzględnić tego drugiego testu i czy stwierdzenie psychologa było zasadne. Według mojej opinii psycholog zrobiła tutaj yy, bardzo dobrze. Przypuszczam, że pierwszego testu nie byłeś w stanie cokolwiek yy, sensownie zrobić, a nagle w drugim teście wyszedł jakiś kosmiczny, cudowny wynik, także psycholog miał podejrzenie, że tego testu się uczyłeś, wyuczyłeś na pamięć jak małpa, prawda? I prawdziwy wynik niestety był ten y, pierwszy. Y, próby jakiegoś tam kombinowania na testach to znam ze swojej pracowni, ponieważ z uporem maniaka niektórzy kierowcy, czy niektórzy pracownicy licencji przy krąży jakaś we Wrocławiu, ściąga z testu Ravena. Problem z tym testem Ravena jest taki, że jest kilka wzorów tego testu, a ci ludzie bezkrytycznie przepisują inną wersję i nagle wychodzi 0 zero punktów 0%, zero dopiero od słowa do słowa no, przyznają się do takich no, bądź co bądź wstydliwych zachowań. Znaczy, może inaczej, może w szkole warto ściągać, ale starszy człowiek, już tak, no, pewne rzeczy y, nie wypadają. Także, na tym kończę. Zapamiętaj jeszcze raz, y, testy psychologiczne nie polegają na ich wcześniejszym wyuczeniu się i przepisaniu jak małpa, ale polegają na tym, że masz po prostu uczciwie je y, rozwiązać. Tak, aby wynik był dla psychologa, nie zafałszowany. W, inny, w innym razie ten test w ogóle nie jest selekcyjny. Także na tym kończę, jeżeli masz jakieś doświadczenia z kombinowaniem na testach, a nie jest to w tej chwili aż takie trudne, ponieważ w internecie testów psychologicznych różnorakich jest opór, skomentuj to pod tym wideo, mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia a przy okazji właściciel psychotestów pracowni psychotestów dla kierowców, dla ochroniarzy yy, dla innych grup zawodowych.